Pluto, przynieś gazetę. Ej, Pluto, przyniesiesz mi gazetę? Tak, Gazeta za darmo! Właśnie szedłem sobie kupić gazetę, ale. Widzicie? Znalazłem ją tuż przed furtką Mikiego. O co chodzi, kundlu? Eee, cały psa w noc! Drugi koniec miasta, jazda! Co jest? Drugi koniec miasta Wygrałeś! Niech żyje Pluto, hura hura! Masz tę swoją durną gazetę! I czego jeszcze chcesz, Kundlu? Dobre psisko! Mortimer?